Witajcie, kochani, życzę Wam dalszych wspaniałych wakacji, a to dla Was mój utwór, wspaniałe polskie kwiaty. Zapraszam. Śpiewa Ci obcy wiatr, zachwyca wielki świat. Hwiaty, stokrotki, wiołki, kaczeńce i maki Pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły Ojczyste kwiaty, w ich zapachu urodzie jest Irzecie ojczysty czysty las Pola i Łoki i do matczyny gro przynieść zielony łoś. Szczęce i maki, pod polskim niebem, w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty. W ich Świat zawierz z rodzinnych stron W szarych polu wyrosły ojczyste, te jadły. za Dziękuję. Kochani moi, przytoczę wam teraz taką prawdziwą sentencję. Jedno marzenie człowieka szczęśliwego potrafi zupełnie przekształcić milion już istniejących rzeczy. Więc myślę, że po prostu bądźmy szczęśliwymi ludźmi. Wszystkiego dobrego wam życzę. Duża zdrówka i miłości. Dziękuję.